Siemanko wszystkim, ze strony FederFanatics Dzisiaj miałem przyjechać tak turystycznie Posiedzieć bardziej z Kubą, pośmiać się Z tego co tu dzisiaj będzie próbował łowić Ale postanowiłem łowić precyzyjnie, blisko Podnęciłem dużo wałków yy, Oczywiście tradycyjnie glina z żukersem I się udało złowić dwa leszcze Zaraz wam pokażę je Nawet nie rozwijałem kamerki, dopiero teraz rozwinęłem Siedzimy, elegancko walczymy z Kubą Witam! <śmiech> Siema Kuba I ten, i... I mówię, może się coś uda jeszcze nagrać, może to być dzisiaj właśnie, ten dzień konia. Zmówiłem dwa grubeleczki, zaraz nagramy, pokażemy wam. Yy, wziąłem, tylko pożyczyłem na chwilę siatkę od Kuby, żeby je po prostu chwilę przetrzymać i jak szybko puścić, wam pokazać na nagraniu. Także już, już razu może... na starcie, może macie dawkę niezłych, fajnych ryb. Pomierzymy je i zobaczymy, co z tego dalej będzie wychodzić. Mam nadzieję, że nie przeszło do stado po prostu jak tornado i nie zjadło mi całej zanety, tylko się zatrzymało i zaraz będą następne sztuki. Okej, okay, weźmiemy jeszcze tylko miarkę Dobra, zobaczcie Oba w ciągu pięciu minut dosłownie. Jeden jest taki wielki Ten ma 53 cm A ten drugi jest mniejszy Jest taki, zobaczcie Jaki Jakieś widzicie? Ten drugi ma 49 dziewięć. na tym poluję. Szybko tego wypuścimy. Albo go, go wezmę. Jest. Jest też tak pięćdziesiątek. O, i Urwa Urwał przypadek. Wielkie. Dobra, puszczamy je. Poszedł dużej. I ten też. Okej. Okay. Niech pływają. Niech pływają. Niech Jest branie następne, ale biorą. Ja, p ale biorą. Jest, jest ryba, ale ładna. U. To już jest wielki leszcz Ogromny Uhuhu. Ale wielki Uuu. Ale dostojny Chyba moja życiówka Uuu. Moja życiówka Bez podbieraka Jest Udało się Ole Ale leszcz. Patrzcie jo. Patrzcie Patrzcie, ale. a ty, ale wielki. Nie, nie mam. Nie, ma co, nie jest to mój rekordowy. 60 centów, 60. Wypasiona, patrzcie. Ale wielki. drugą wędkę. Jest też coś ładnego. mniejszy okay. taki mniejszy, zobaczcie ale o wiele dłużej trzeba było czekać to była, przynajmniej to była pilka. taki mały No, Kuba Witam, witam I co? I nic, a co? co, dzisiaj będzie na zera? Nie wiem, nie wiem, zobaczymy Czekaj chwilę Tu kurde, ta krótszyki, cały czas coś tam Takie jakieś, nie wiem Nie, to musi być może. No, widziałem? wcześniej też nie było, a pusty hak by Nęciłem parę wałków Posiedzę tak do 10 po 12, jak nic nie będzie To się zwijam To jest dokładnie 20... 15 minut Nic nie dało to do nęcenie, tak szczerze wam powiem Więc właściwie to się będziemy zwijać, co nie Kuba? Tak No i ja kończę, tak jak widzieliście wcześniej Cztery wyjęte, jeden spięty Cztery? Czy ile w końcu? Cztery chyba, nie? Czekaj, bo naklikałem sobie tutaj Cztery Cztery, jedna sześćdziesiątka, dwie pięćdziesiątki Jedna czterdzieści i jeden przed czterdzieści będzie chyba No niestety Kuba na zero No Kuba, dzisiaj wygrała w końcu moja taktyka Kolego, dzisiaj grała rolę precyzja moim zdaniem I tyle to to Co mi smakowało? Także słuchajcie, na koniec roku z grubego trochę dostałem leszcza yy, większego Myślałem, że więcej przyjdzie, więcej się utrzyma Może za dużo stado, za szybko mi zjadło, nie wiem, cały czas się zastanawiam Może za mało zanęciłem, może trzeba było od razu donęcić Jest wiele niewiadomych, były ciężkie warunki, mam nadzieję, że się podobało Dlatego jeżeli się podobało, zachęcam do subskrypcji komentowania i lajkowania Trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo. Siemanko, pozdrosy, yo!